Pewnie zastanawiacie się dlaczego wyglądam w tej chwili tak a nie inaczej. Yy, otóż jest to skutek pewnych sytuacji które zaszły jakieś godziny, jakąś godzinę temu Zawodowana rycerza, zapakowane jeszcze czytamy. Koszty płyniemy rosnąć. 30 km mamy klapy, potem będziemy puszczać dalej. Kierunek jest. Musimy służyć i jakoś przestać. Czyli zajmiemy się tobą obozą. Dlaczego Gregorz nie ma spodni? Ja też nie mam spodni. Nie. Nie dlatego, że yeah. się nie mamy spodni, jednoczy się dobrze bawimy. No teraz się zaczyna naprawdziwy surgiwa. Trochę z zgubiliśmy <grymne> no. o, łódka żyje, łódka żyje, daj, daj. daj. Jest trochę wody. Dobra, chyba nie wiem parę terenowców. Uskalam, że z tyłu. Uskalam, że to jest popełnienie z tyłu. Uskalam, że się jest popełnienie że teraz wygląda mało, bardzo pomału Ale nie poddajemy się Będziemy walczyć do końca Nie jesteśmy sezonowcami jakimiś Nagrywamy survival jeszcze... Wszystko jest określone.